Mamy tu silniczek żuczka. Zaraz zobaczymy, co ma w środku i jak działa, ale najpierw obejrzyjmy go z zewnątrz. Obudowa ze stali walcowanej, ocynkowanej dla ochrony przed rdzą. Po tej stronie mamy plastikową osłonkę z dwoma miedzianymi stykami. Prąd wpływa jednym stykiem i wypływa drugim, zależnie od jego kierunku w obwodzie. Mamy też oś, zrobioną ze stali chromowanej. Po tej stronie mosiężne łożysko, które umożliwia obroty z dużą prędkością. Spróbuję to zdjąć. Po bokach jest parę zacisków. Odginam je. Już. Wewnątrz te dwa styki łączą się z metalowymi szczotkami. Szczotki zrobione z miedzi przewodzą prąd do tego elementu – komutatora. Komutator prowadzi prąd ze szczotek do uzwojenia. W środku uzwojenia znajduje się rdzeń, który wzmacnia pole magnetyczne. Takie rozwiązanie jest bardziej wydajne niż rdzeń powietrzny. To działa jak gwóźdź owinięty miedzianym przewodem. Tworzy pole magnetyczne. Prąd wpływa tędy, przepływa przez cewkę, zostaje wzmocniony. Tworzy się elektromagnes, który odpycha magnesy w obudowie. Tu jest biegun północny, tu południowy. Dopływa prąd, pole, odpycha ten magnes, następuje obrót, a wtedy zmienia się kierunek pola, które teraz odpycha biegun południowy, bo zmienia się polaryzacja napięcia na komutatorze. Znów obrót, zmiana kierunku i pole odpycha biegun północny. Tak uzyskujemy ruch obrotowy. Do zmiany kierunku pola dochodzi z powodu zasady prawej ręki. Prąd przemieszcza się w jednym kierunku, Kciuk wskazuje kierunek przepływu prądu, a pozostałe palce zagięte – kierunek pola magnetycznego. Gdy prąd wpływa, pole porusza się w jednym kierunku, a gdy wypływa – w drugim. Po to są potrzebne bieguny. Dzięki nim wirnik się obraca. Tak z grubsza działa silnicze grzuczka. Żeby zmienić kierunek obrotów, wystarczy zmienić plus i minus na tych stykach. Tu można podłączyć dodatni biegun baterii a tu ujemny, albo to zmienić i wtedy silnik będzie obracał się w tył. Zobaczycie to w odcinkach o konstrukcji żuczka.